Siema tutaj ja, właśnie nagrywam Jak się czuję Oje oh yeah, oje oh yeah. Tak właśnie się czuję Oje oh yeah, oje oh yeah. Nagrywam sobie I fajnie je Oje oje Tak właśnie je Oje oje Tak właśnie je Oje oje That feeling, oh, yeah oh yeah. Mm -hmm. oh, new oh new. yeah, oh yeah. oh yeah, oh yeah, mm -hmm. oh yeah, oh yeah. That feeling, Oh yeah, oh yeah. Policja przyszła już i grozi mi, co zrobić mam. Ja mam się, nie... skłama się, więc tak. Tateja, nie nagrywam mnie, ale w kiosce i serce też. Piękny mnie. piękny zostaw w łapkę w górę, więc może oszczędzi mnie, gdy ja zostawisz w to jest i do mnie, więc ma więcej grupę. Raz, dwa.